Mam doła. Nie depresję, ale doła. Witajcie kochani, dziękuję moim patronom Kasi, Iwonie i Maćkowi za to, że wspierają mnie w tych jakże trudnych czasach. Zapraszam na kolejną Energy w Środę. Mam doła. Nie, nie depresję, bo to stan, który się leczy, ale najnormalniej w świecie mam doła. Syczę na wszystkich, jestem smutna, zła, rozdrażniona i wszystko mnie wkurza. A wiecie, co najbardziej mnie wkurza? Że nikomu o moim stanie nie mogę powiedzieć, bo gdy tylko to zrobię, słyszę, ty masz doła albo przestań. Przecież ty kołczek jesteś, ty masz ludzi motywować. Cholera jasna. Pomijając już tego kołcza, czy ja nie mogłabym być zwykłym człowiekiem jak każdy i mijać gorsze i słabsze dni? Przecież to, że ktoś jest optymistą, nie oznacza wcale, że chodzi cały czas z przyklejonym uśmiechem i nie traktuje życia poważnie. Mnie też dopadają złe myśli, albo przeżywam to, co się dzieje, albo najzwyczajniej w świecie zastanawiam się nad sobą. I tak właśnie wpadłam w doła ze względu na moją sytuację. Wiem, wiem, każdy ma swoją własną historię i swój własny krzyżyk i dla każdego jest on największy, ok, ale każdemu swoje. Dla mnie mój obecny dół jest dołem, dużym dołem i nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Na wszelki wypadek zakupiłam już popcorn, czekoladę i duże lody waniliowe, bo nie wiem, na co przyjdzie mi ochota. Niestety ulubionych pączków nie kupiłam, a i tak jestem na diecie i nie powinna mieć słodyczy. To też mnie wkurza. Chodziłam po domu i pochlipiwałam, cały czas nie mogłam sobie znaleźć miejsce. W końcu przyszedł mąż, zapytał, a co taka jesteś, okres masz? Przelał czarek, musiałam wyjść z domu, musiałam to rozchodzić. Posłuchałam mędrca i wyszłam na spacer. Szłam blisko natury bo zieleń podobno uspokaja i powinna być też woda, ale niestety nie było nic w pobliżu, za to były kałuże, więc może to też się liczy. Szłam tak sobie i rozmyślałam nad sobą, swoim położeniem i tym co dalej. Pokłakałam sobie, bo łzy przecież mają też moc oczyszczania, a poza tym zwalczają wirusy i bakterie, a o tym mówiłam Wam w filmiku numer 28, Porażki rozczarowania. Dobrze, że wziąłam ze sobą chociaż chusteczki. Patrzyłam, jak wola życia wypuszcza w drzewach pączki, na przelatujące, niczego nieświadome ptaki i pies, który zawsze na mnie szczekał, nawet tym razem mnie odpuścił. A kot wolał się nawet ze mną nie spotkać i czmychnął za ogrodzenie. Podczas spaceru myślałam o wszystkich scenariuszach, począwszy od tych najczarniejszych potelajtowe. Z emocji było mi zimno, wiał chłodny wiatr. Po drodze przechodziłam obok cmentarza. Nie wiem, dlaczego postanowiłam wejść. Gdy weszłam, przypomniały mi się słowa, idź na cmentarz, to się opamiętasz. W duchu parsknęłam śmiechem. Pogadałam z tymi, co już nie mają kłopotów. Uprzątnęłam trochę po zimie i żałowałam, że nie wzięłam tylko kasy, bo kupiłabym w automacie chociaż wkłady do świeczek. Było mi trochę lżej. Może faktycznie problemy czasem trzeba rozchodzić? Powoli wracałam w kierunku domu, z którego wyszłam nic nikomu nie mówiąc. Po drodze spotkałam koleżankę, która opowiedziała mi o swoim kłopocie, a ja w duchu myślałam, że każdy ma swoje problemy. Pomogło. Wróciłam do domu, zastałam córkę z mężem układającą puzzle. Mamo, poukładasz z nami Zapytała. Gdy podeszłam, zaczęłam wtykać jeden puzel po, drugi, po drugim, a moja złość i mój dół robiły się coraz mniejsze. Nie rzuciłam się ani na lody, ani na czekoladę. Hura, uratowałam swoją dietę. Zrobiłam sobie za to gorącą kawę i siadłam do komputera, żeby Wam o tym opowiedzieć. Jeśli też takie doły czasem miewasz, to bardzo dobrze. To znaczy, że jesteś myślący człowiekiem, który analizuje swoje położenie, jest przewidujący i martwi się o swoją przyszłość. Każdy z nas bywa czasem w czarnej dupie, jak mówi prozaik Stefan Kisielewski. Gorzej, to zaczynamy się w niej urządzać. Mój dół nie trwał długo, ale może dlatego, że ułożyłam sobie wszystko w głowie i nie dałam temu dołowi zamieszkać w mojej głowie na dłużej. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Proszę o komentarze, udostępnienia i e, o mi.